Witaj! Dziś pokażę Ci jak założyć i skonfigurować widget typu Callback o nazwie Ringi, oferowany przez telefonię Telecube.pl. Stosując Ringi na swojej stronie wyraźnie zwiększysz ilość zrealizowanych rozmów telefonicznych, a dzięki temu docelowo także skalę sprzedaży. Zatem zaczynamy! Zaloguj się do swojego panelu klienta Telecube z zakładki Telecube pro. Wybierz Ringi Widget Callback, a następnie kliknij Utwórz nowy Widget. W wyświetlonym pop-upie wpisz swoją nazwę Widgetu oraz domenę, na której ma być wyświetlany. Pamiętaj, aby podać domenę w całości. Widget jest płatny, więc konieczne jest wyrażenie zgody na obciążenie konta. Po wyrażeniu zgody kliknij Utwórz Widget. Po przejściu do strony konfiguracji Widgetu w pierwszym module Widoczny jest Twój identyfikator widgetu. Będzie Ci on potrzebny, jeśli korzystasz z wtyczki Ringi w swoim CMS-ie, na przykład w WordPressie. Przejdźmy do kolejnego etapu – Ustawienia ogólne. Sprawdź, czy podałeś wcześniej prawidłowy opis widgetu oraz domenę. Wybierz język widgetu, a następnie Twój numer, który ma być wyświetlany na telefonach Twoich klientów. Możesz również podać klip Prefix. Umożliwi to Twoim konsultantom rozpoznanie, które połączenia są realizowane dzięki widgetowi. W dalszej kolejności ustal ilość prób połączenia oraz ich częstotliwość. Domyślnie są to trzy próby w odstępie 15 minut. Aby połączenia z ringi trafiały do kolejki, pamiętaj, żeby okienko Obecnie realizuj połączenia zgodnie z kolejką było zaznaczone. Ustal również maksymalną, jednoczesną ilość połączeń z widżetu, jaka może trafić do kolejki. Aby widżet był wyświetlany na Twojej stronie, okienko Włącz i wyświetlaj widżet na mojej stronie internetowej powinno być zaznaczone. Możesz również włączyć automatyczne wyświetlanie pop-upa, jeśli ringi na Twojej stronie nie zostanie kliknięty, dodatkowo ustalając opóźnienie z jakim ma się pojawić. Po wprowadzeniu zmian Kliknij, zapisz zmiany. Przejdźmy teraz do polecanej i bardzo często wybieranej funkcji, jaką jest przypomnienie SMS. Jeżeli chcesz przypomnieć klientowi o zaplanowanej rozmowie, zamówionej przez ringi, włącz tą usługę, zaznaczając adekwatne okienko, a Twoi klienci będą otrzymywać odpowiednio wcześniej powiadomienia SMS. Przypominamy, że jest to opcja płatna. Po zaznaczeniu pola pojawią się dodatkowe ustawienia. Możesz wybrać, jaki numer wyświetli się w polu nadawcy oraz z jakim wyprzedzeniem wiadomość zostanie wysłana. Masz także możliwość dostosowania treści szablonu. Pamiętaj, że zmieniając wartość w polu, z jakim wyprzedzeniem czasowym ma zostać wysłana wiadomość, musisz ją także ręcznie zmienić w polu Treść szablonu. Po wprowadzeniu modyfikacji kliknij Zapisz zmiany. Kolejnym etapem są kraje dostępu. W tej części możesz wybrać z listy państwa, z którymi będziesz lub nie będziesz łączony. Na przykład możesz zezwolić na połączenia z wszystkich krajów z wykluczeniem listy i umieścić na niej Afganistan oraz Algierię, a połączenia z tych państw nie będą realizowane przez ringi. Poniżej możesz wybrać także kraje, które będą wyświetlane w pierwszej kolejności na liście wyborów w widżecie. Na przykład Polska. Po dodaniu państw kliknij Zapisz zmiany. Następną możliwością, jaką daje Ci widget, jest wybór, do kogo ma zostać skierowany Twój klient. Masz tu dwie propozycje. Kierowanie do zasobu na Twojej centralce lub wybór działu. Jeżeli w Twojej firmie są różne działy, wybór drugiej opcji znacząco ułatwi klientom bezpośrednie połączenie się w żądanym temacie. Zaznaczając ten wariant kliknij Dodaj kolejny dział, aby móc wskazać nazwę działu oraz zasób, z którym zostanie połączony Twój klient. W celu dodania kolejnego działu kliknij Dodaj kolejny dział. Po uzupełnieniu tej części kliknij Zapisz zmiany. Kolejny krok to warunki czasowe. Pozwalają one na ustawienie przedziałów czasowych, w których klienci mogą się z Tobą skontaktować lub zamówić rozmowę z Tobą. Możesz wybrać jedną z dwóch możliwości. Połączenia mają być realizowane całodobowo lub połączenia mają być realizowane w określonych godzinach poza dniami wyjątkowymi. Wybierając drugą opcję możesz zaznaczyć czy widget ma być ukrywany poza ustalonymi godzinami, a także wskazać dni i godziny w jakich chcesz przyjmować połączenia. W celu dodania warunków czasowych kliknij Dodaj nową regułkę, a następnie wprowadź preferowane dni i godziny. Możesz dodać kolejne regułki klikając ikonkę plusika. Ponadto możesz podać planowane dni wolne, które będą przez centrale traktowane inaczej. Aby dodać takie dni kliknij Dodaj nową datę i wybierz zakres dat. W celu dodania kolejnego dnia kliknij ikonkę plusika. Jeśli chcesz umożliwić klientom zamawianie połączeń na konkretną godzinę, możesz zaznaczyć znajdujące się niżej okienko, a także zaproponować przedziały czasowe od 15 minut do 4 godzin. Aby zatwierdzić kliknij Zapisz zmiany. Następnym konfigurowanym elementem jest wygląd widżetu oraz wyświetlanego pop-upa. Zacznijmy od edytora treści okienka. Daje on możliwość dostosowania kolorystyki poszczególnych elementów pop-upa oraz uzupełnienia treści według własnych preferencji. Po wprowadzeniu modyfikacji zapisz zmiany i zamknij. Następnie możesz zmienić parametry wyświetlanego przycisku, takie jak wygląd oraz barwa ikony, kolor tła, animacja czy położenie na stronie. W każdej chwili masz dostęp do podglądu rzeczywistego wyglądu butonika. Pamiętaj, aby po edycji zapisać wszelkie zmiany. Ostatnim modułem jest kod źródłowy. Skopiuj go i wklej w stopce Twojej strony między tagami body a html. W ten sposób skonfigurowałeś swój widget callback o nazwie ringi. Sprawdź czy wyświetla się prawidłowo na Twojej stronie. Jeżeli chciałbyś jeszcze coś poprawić lub w przyszłości dokonać w nim edycji kliknij w ten butonik z zębatką i wykonaj odpowiednie korekty. Jeżeli wszystko działa tak jak zaplanowałeś, gratuluję. Możesz teraz oczekiwać na nowe połączenia z Ringi. A jeżeli chciałbyś sprawdzić ile osób skorzystało już z Ringi lub jakie połączenia czekają w kolejce, zapoznaj się z danymi zamieszczonymi w zakładkach statystyki z widżetu oraz rozmowy oczekujące.